Właśnie zakończyła się liturgia Mórze Świętej Środy Kopelcowej. Posypaliśmy nasze głowy popiąłem nas na znak rozpoczęcia pokuty i postu. W piątek zapraszamy na nogę krzyżową dla dzieci o godzinie 17.30 i dla dorosłych o godzinie 18.30. Szczególnie chciałbym zająć się dzieci na tą drogę krzyżową, w tym roku przygotowaliśmy dla dzieci taki krzyż. Każdy piątek, kiedy dzieci będą przychodzić na małżeństwo, otrzymają taką planszę i zadanie to wypełnienie do tego jeszcze naklejeczki, które będą przyklejać do poszczególnych dni. Także za końcami zapraszam wszystkich dzieci, aby do nas tutaj przyszły w piątek o godzinie 17.30. Ta pierwsza ura będzie prowadzona przez wspólnotę domowego kościoła działają się w naszej parafii przez rodziny. Tym bardziej serdecznie zapraszamy. Będzie to wspólna zabrać Szerzowa dorosłych dzieci z naszej parafii. Także zachęcam, takie wyklejanki z zabraniami będą dostępne już na drodze